No cześć. ruszamy z Koksem, taki ciekawy temat, a mianowicie pokazało się w Angorze coś takiego, prawda, że stróż prawa nie zawsze pomoże. I historia tutaj jest krótka, ja miałem ją omówić podczas wcześniejszego hangoutu, ale wydarzenia w Lubinie były, wydaje mi się, trochę ważniejsze. A mianowicie dwoje policjantów zostało wezwanych do jakiegoś nietrzeźwego, 36-latka. I zamiast wezwać pogotowie, czy odwieźć go na izbę wytrzeźwień, zawieźli go do lasu i tam mężczyzna zmarł. Oczywiście zaczęło się szukanie winnych. To jest jakieś zdarzenie, z, chyba z maja zeszłego roku i 36-latek, prawda, i w końcu znaleziono zwłoki mężczyźnie w jakimś tam lesie przy jeziorze i bez trudu ustalono, że w dniu, w którym doszło do zdarzenia dwoje funkcjonariuszy lokalnego komisariatu policji pełnili służbę patrolową i niedługo przed końcem tej służby zostali wezwani do nieprzytomnego mężczyzny, który leżał na poboczu gdzieś przy drodze, prawda? I pomimo to, że przybyli na miejsce że tak powiem, nie podjęli żadnych działań mających na celu ustalenie w jakiś sposób stanu zdrowia tego pijanego, nie sprawdzili trzeźwości, nie zapewnili mu opieki medycznej, nie do, udokumentowali w notatniku służbowym faktycznego przebiegu przeprowadzonych czynności. Czyli widzisz, że możesz dostać, jak już będziesz policjantem, nie tylko za to, że coś zrobiłeś, prawda? Ale możesz również dostać za to, że czegoś nie zrobiłeś, czyli zaniechałeś jakiejś czynności, prawda? I okazało się, że no wsieli tego mężczyznę, wywieźli gdzieś do lasu, zostawili, następnego dnia został znaleziony, znalezieni znaczy ten człowiek został znaleziony martwy, prawda? Ciekawe było tłumaczenie tego policjanta, bo tam był policjant i policjantka, a mianowicie, że ten pijany osobnik, on sam nie chciał, żeby go zawieźć do domu, chciał, żeby go zawieźć do tego lasu, ponieważ bał się, żeby, że matka dostanie jakiegoś tam rozstroju nerwowego czy czegoś tam. Natomiast, no wyszło jeszcze przy okazji na to, że policjantka, która była podwładną tego sierżanta, chyba byłego sierżanta, stwierdziła, że ten człowiek, że ten sierżant uderzył tego poszkodowanego w twarz, prawda. I pomimo tego, że sąd uznał, że nie przyczynili oni się w jakiś sposób bezpośredni do śmierci tego człowieka, to zarówno ta policjantka była, jak i ten policjant zostali skazani na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Otrzymali też karę w grzywno oraz zakaz wykonywania zawodów związanych z bezpieczeństwem Zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego przez cztery lata. No, sąd zwrócił uwagę, że oskarżeni cieszyli się dotąd nienaganną opinią. I tak dalej, i tak dalej. Prokurator wnioskował o karę dwóch lat i dwóch miesięcy dla tego sierżanta. Rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy dla tej kobiety. Dobra. To znaczy rozumiem, że tu prokurator nawet wnioskował o, o, o areszt na karę więzienia na sztywno. No jakoś się tam wybronili, ale niestety z policji wylecieli. Także e, chciałbym ci tutaj jakoś tak przestrzec przed takimi starymi, dobrymi numerami, które kiedyś przechodziły za czasów komuny opowiadali mi, nazwijmy to, starzy milicjanci, że jak jakiś tam pijaczysko czy bezdomny czy inny wkurzył, prawda, to mógł wylądować w lesie 20 km dalej. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach to nie jest jakaś droga do postępowania, niezależnie od tego, Ile ci się ten żul, czy żół obywatel nie podoba, to po prostu no, trzeba było jakoś gdzieś tam zawieźć go na izbę wytrzeźwień, czy, czy do jakiejś pomocy udzielić, znaczy wezwać jakąś pomoc medyczną, czy coś w tym stylu, prawda. Także no, za wiele tutaj za wiele tutaj nie wymyślę, prawda. Natomiast no, warto, abyś sobie zdawał z tego sprawę, że ja już podczas, kiedy uczę tego multiselektu, kiedy szkole z Multiego, to spotkałem się z dwoma czy trzema takimi przypadkami. No i za każdym razem jest to medialnie jakoś taką pożywką, żerem dla prasy, żerem dla mediów. I jest to między innymi jakiś jeden powód, czy jeden z powodów, dlaczego ludzie policji nie lubią, prawda? Wtedy się nie mówi, że to tam dany policjant coś złego zrobił, tylko że policja morduje, policja kradnie, policja zabija i tak dalej, i tak dalej. No, smutne, ale prawdziwe. Pewną jakąś modyfikacją tej metody jest to, co zauważyłem podczas chyba strajku kobiet, że na przesłuchania wyważono babę bez grosza kilkadziesiąt kilometrów dalej, i potem po przesłuchaniu ją spokojnie zwalniano, także nie za bardzo interesowano się jak ta dama dana wróci tu i tam, prawda, czyli jak spod Warszawy z jakiegoś tam Grodziska Mazowieckiego wróci do Warszawy w środku Nocy. Pamiętam też mi w Pogotowie opowiadano, że jeżeli był bardzo jakiś tam natrętny, kłopotliwy pacjent, to z wiosek spod Wrocławia wywożono go gdzieś do Wrocławia, tam na jakąś konsultację i zostawiano samego. Także mówię, wszelakie jakieś takie zachowania, gdzie jest bierna agresja ze strony policjanta. No, niby mu nic nie zrobił, ale jednak zrobił, odbija się na wizerunku policji, prawda. Także, no, zastanów się, jak już będziesz w służbie, być może starszy kolega ma takie praktyki, jakieś takie stare, dobre praktyki wychowawcze, ale według mnie to Wcześniej czy później prosi się to o, o. prosi się to samo o problemy, prawda? Także w zasadzie tyle miałem do powiedzenia w tym temacie. Wróćmy na chwilę do, do Lubina, a mianowicie um, polity politycy, że tak powiem, jak rekiny krew zwęszyli jakąś okazję zademonstrowania się w mediach. Żeby było jasne, pomimo że od biedy ta formacja jest mi bliższa w sercu niż obecna formacja rządząca, to uważam, że ten pan po prostu chce się, jak to mówią, jak to G się czepi okrętu i chce, się, chce wypłynąć jakoś na nieszczęściu tego człowieka i nieszczęściu jeszcze większym policjantów, prawda? No może inaczej, nieszczęście tego człowieka jest największe, natomiast nieszczęście policjantów jest większe, prawda? Z całym szacunkiem dla tego dżentelmena prawdopodobniemanego, uzależnionego, to ja tutaj uważam, że policjanci za bardzo winni nie byli, aczkolwiek nie ja jestem od jakiejś oceny. I ten pan z tamtej strony zapomniał o swoich czasach, prawda, kiedy też jakieś tam, jakieś tam zabezpieczenie jakiegoś marszu, jakiś tam rozgrywę, znaczy zamieszek, prawda? No i brutalna akcja policji z czasów, kiedy inna formacja była u władzy, prawda? Jeszcze żeby było śmieszniejsze, obecny polityk tej formacji daje to jako przykład agresji obecnej formacji, kiedy obo, ob, obie firmy są po jednych pieniądzach, prawda? Czyli to jest 2011, jakiś Marsz Niepodległości. Policjant pobił demonstranta. Jeszcze, żeby było śmieszniejsze, ten demonstrant dostał, został najpierw wskazany, ale potem na podstawie jakichś materiałów filmowych, policjant został wskazany na półtora roka, roku w więzieniu, w zawieszeniu na trzy lata oraz ośmioletni zakaz Wykonywania zawodu, prawda? Ten ośmioletni zakaz wykonywania zawodu to chyba sądy dają z jakieś takiej z takiego jakiegoś automatu, ponieważ skarany policjant i tak nie, nie pójdzie, z powrotem służyć, i tak nie pójdzie, no chyba żeby się jakoś tam wybronił. Ale w życiu nie sądzę, żeby ktokolwiek go potem wziął, prawda? Tutaj. Jest to wideo na YouTubie. Jak chcesz, to sobie obejrzę. Jeszcze kliknę. Tu zamknij, prawda. No a w każdym razie, w każdym razie politycy też swoje 3 minuty mają, żerując na nieszczęściach czy wpadkach szeregowych policjantów. Zapamiętaj jedno, niewiele to potem kogoś obchodzi, prawda, że, że tak powiem, że to zrobił jakiś tam, no, nazwijmy to czarna owca w policji, a bardziej obchodzi to kogoś bardziej dla prasy, dla mediów, dla telewizji czy jakichś tam innych mediów społecznościowych, mainstreamowych, nie mainstreamowych, to świadczy o tym, że cała policja jest... B, należy im nie zapłacić, rozwiązać, nie wiem, a porządek się sam utrzyma. No i to w zasadzie, powiedzmy, w tym temacie mam wszystko. Nie chciałbym sprawy przedłużać, jest niedziela. A jak jest niedziela, to pewnie macie jeszcze jakieś ciekawsze zajęcia, także yy... Aga, czytałam ten artykuł jakiś czas temu. Tak, artykuł nie jest z najnowszej, z najnowszej Angory, prawda, jest z Angory sprzed, yy, przed ostatniej, prawda, ale yy, niestety wydarzenia, wydarzenia w Lubinie, że tak powiem, wydawały mi się nieco ważniejsze niż, niż poprzednio, yy, ważniejsze niż ten artykuł i Chciałem się skupić na tym, co było według mnie ważniejsze, prawda? Roki, notatnik jest zawsze naszym dupochronem, Trzeba się rozpisywać tak, aby było Cycuś, Glancuś, Natural Diamonds, oni nie rozpisali, bo byli świadomi niedopełnienia obowiązków. Czasem jest tak właśnie, że pada pytanie, co byś zrobił, gdyby twój przełożony, a w tym przypadku ta pani miała za przełożonego stopniem dużo wyższego funkcjonariusza, tu posterunkowa, tu, tu sierżant. Czybyś byś podpierdolił, jak widzisz, że robi coś złego, żebyś nie podpierdolił. I jakkolwiek, jakakolwiek by nie padała argumentacja ze strony komisji, czy psychologa, czy tych na wywiadzie zorganizowanym, to musisz powiedzieć, żebyś podpierdolił, ponieważ może dojść do sytuacji i opisać dokładnie taką sytuację. Jaka miała miejsce tutaj, prawda? Czyli sytuacja, która nie dość, że skończyła się źle dla tej pani, źle dla tego pana, prawda? Źle dla no, osoby, która, wo, wobe, która, że tak powiem, nie tyle wezwała, co wobec której było wezwanie, prawda? I plus jeszcze cała policja, wizerunek, że tak powiem, został ładnie z Szargany. Aga, czy ktoś ma jakieś info o rekrutacji w Szczecinie? No jak ktoś ma, to niech da. Wojtek, po co sąd wskazuje na zakaz wykonywania zawodu policji, jaki tak go nie przyjmą? No sąd, powiem Ci, że tak, o ile w przypadku zawodu policjanta, to być może nie jest to aż tak dotkliwe, ale jeżeli zrobią zakaz wykonywania zawodu lekarza, adwokata, czy tam jakiegoś tam innego, innego zioma, prawda, yy, z takim zawodem, no, ja jako nazwijmy lekarz nie za bardzo odnalazłbym się w jakimś tam zawodzie, w takim jakim odnalazł się ten policjant, prawda, czyli yy, tutaj sier były sierżan zmienił charakter pracy, zatrudnił się jako kierowca samochodu ciężarowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, no, ja wprawdzie mam prawo jazdy kategorii C, ale raczej już bym szoferem nie został, prawda? Pani Karolina ma wykształcenie wyższe i jest nauczycielką WF-u, prawda? Czyli przypuszczam, że wróciła do szkoły, czy coś w tym stylu. W każdym razie, nawet jeżeli Ci się wydaje, że, że, że wybrniesz z takiej sytuacji, to praktycznie jesteś już skazany i możesz o Policji zapomnieć. Roki warto poczytać artykuł 40, co do osób w stanie nietrzeźwości można doprowadzić na Izbę Wytrzeźwień do poziomu leczniczego lub do miejsca zamieszkania, ale oczywiście nie do Lasu. Wprawdzie oni się bronili, przynajmniej ten się bronił, że ten gość sam poprosił o ten las, ale to tak, jakby to powiedzieć, no być może zredukowało mu nieco tą karę, ale nie. Nie. no wyrok mu tam jakiś został. Roki, jeszcze trzeba wiedzieć, kiedy można. Więc jeśli osoba daje powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy stwarza zagrożenie dla siebie bądź dla innych osób i po co szli na rękę temu gościowi? Prawdopodobnie tam wcale nie szli mu na rękę, tylko potem się tłumaczyli, że chcieli mu pójść na rękę, prawda? Jakub, może być problem w Katowicach z karanym członkiem rodziny, najbliższej rodziny, z którym mieszkam? Tak, jeżeli mieszkasz z tym ziomem, jest wspólne gospodarstwo rodzinne, jest spory konflikt inter. Stresów, prawda. Jeżeli mieszkasz tam z jakimś karanym bratem, czy karanym ojcem, no to ten karany ojciec, jak coś tam przeskrobię, to może cię prosić o jakąś tak zwaną przysługę, prawda, a, a ciężko czasami jest ojcu, z którym mieszkasz, z którym na co dzień się spotykasz. Odmówić. Także roki dobrze Dobrze odpisuje, będzie problem, bo jest konflikt, ale rozwiązanie też Roki dał dobre, musisz je po prostu wyprowadzić, przemeldować. No, no tyle mogę tu powiedzieć. Jakub, wyprowadzam się do innego województwa. no Myślę, że nie jest to jakieś tam zbyt skomplikowane, aczkolwiek Kamil, jestem rzeźnikiem i chcę iść do policji. Jak na rozmowie z psychologiem mam argumentować, aby dać jakieś argumenty, aby pokazać, że nadaje się do policji, że to może ich odstraszyć. Nie sądzę, żeby tam odstraszyło. Powiem więcej. Kiedyś słyszałem, że trening komandosów SAS-u polegał na tym, że musieli odbyć praktykę w rzeźni, żeby no, jakby to powiedzieć, zabijanie ludzi ich, im spowszedniało, prawda? Także, natomiast argumentację musisz dać taką jakąś prawdziwą, taką, czemu chcesz zawód rzeźnika, że tak powiem, zmienić na zawód policjanta. Wojciech, w Poznaniu Trzeba, czy w Poznaniu trzeba długo czekać na przyjęcie po MS-ie, czekam dwa tygodnie na wywiad. Nie wiem, nie, nie, nie wiem, jak ktoś wie, niech odpowie. Dobra, tutaj Natural Diamonds zadaje dużo pytań, ale ja tak naprawdę nie jestem aż tak. Ci, co są na szkółce, niech mu odpowiedzą. Ewentualnie co? Co tutaj czym to się różni, prawda? Przypuszczam, że program szkolenia jest okrojony i policjant będzie się musiał douczyć już w czasie służby. I lecimy dalej z koksem. Wojciech, jeżeli chodzi o wywiad środowiskowy, to jak wygląda? Może Pan coś wyjaśnić? Wojtek, ja nie jestem policjantem, prawda? Jedyny wywiad jakiś środowiskowy, który wobec mnie przeprowadzano, to kiedy ja się starałem do Wojskowej Akademii Medycznej, to raczej zapytaj Rokiego, czy kogoś, kto już jest w tej chwili z policji, w policji i co z tym wywiadem? jak wyglądają badania PZP w łodzi. Łódź jest nieprzewidywalna, także tutaj Roki pisuje, ale nie, nie, nie, nie, nie, że tak powiem, temu koledze Wojtkowi, tylko innemu koledze. Roki mają prawdopodobnie zrobić doszkalanie tych, którzy byli na tylko 2,5 miesiąca na służbie, prawda? Także tutaj kolega Roki jest świeżo upieczonym policjantem, pewnie z tego tytułu tak bardzo dobrze zna zasady postępowania z nietrzeźwymi. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma jakieś jeszcze pytanie, to serdecznie zapraszam na jakieś, jakieś ostatnie zapytania, prawda. Także jak coś wiesz, to, to masz okazję jeszcze coś tam mi powiedzieć. Myślę, że chyba z telefonem sobie damy dzisiaj spokój, także zapamiętaj ten telefon na następny hangout. W, ma w masarni robię po 200 godzin w miesiącu. Może im powiem, że jestem że roboty się nie boję nadgodziny i ciężka fizyczna praca nie jest mi straszna. No tak, ale dodaj jakiś element, że chciałbyś powiedzmy pracy trochę umysłowej, prawda, bo, bo tak naprawdę to oni tylko fizycznych, to o, no policjant musi też coś w tej głowie mieć i fizycznych tylko nie potrzebują, prawda. I tutaj Roki, w zasadzie król, szara eminencja dzisiejszego hangoutu. Jeżeli chodzi o wywiad środowiskowy, to jest wywiad dzielnicowy. Nic szczególnego, pytają po prostu jak żyjesz z sąsiadami co robisz? Czy odwiedzają sąsiadów? No raczej odwiedzają. Yy, raczej odwiedzają, prawda? I tu jeszcze raz mówię o tej ciężkiej pracy fizycznej. Policja, owszem, potrzebuje ludzi, że tak powiem, takich bardziej wydolnych fizycznie, ale nie tak zwanego, no nie wiem, mięśniaka, tempaka, karka, prawda, czy coś w tym stylu. potrzebuje silnego, inteligentnego policjanta i to musisz jakoś tak, kolego, wpleść ten zawód masaża, przepraszam, nie masaża, tylko rzeźnika w jakieś tam igraszki intelektualne, prawda, nie wiem, że ta praca jest taka ciężka, fizyczna, nie niewymagająca spraw umysłowych, ale, ale tak według mnie no, rzeźnik też musi jakąś tą zwierzynę mądrze zabić, żeby ona nie cierpiała, żeby to mięso się nie zepsuło, prawda i tak dalej, i tak dalej. Panie Darku, coś mówili na spotkaniu, że policja ma wgląd w swoje konto społecznościowe, Facebook. Znaczy nie bardzo widzę, jaki masz problem z Facebookiem, Wojtek, bo wystarczy, że robisz tylko konto pod tytułem Facebook dla znajomych. No i przyjmujesz tych ludzi, którzy ci pasują, prawda, a nie żeby każdy oglądał twój profil i się tam podniecał, prawda, że dałeś zdjęcie z wakacji z panienką, prawda, czy nie dałeś, prawda. Także wydaje mi się, że Twitter jest raczej taki mało popularny w, wśród, wśród takich ludzi jak ty, YouTube. No nie wiem, jeżeli ktoś prowadzi YouTube'a i coś tam daje jakiś materiał o sobie wrażliwy, no to do rozważenia, żeby te filmy przynajmniej dać na niepubliczne. Natomiast z Facebookiem jest sprawa bardzo prosta, ponieważ yy, Dajesz jakiś taki status, że Facebook Twój jest dla znajomych i do widzenia, prawda? Damian, czy jeżeli przejdę zabieg żylaka, to mam szansę na komisję lekarską? No przejdź najpierw. Jak się uda, to pewnie, że masz szansę. Jakub, przeszedłem wszystko i czekam na ABO, tylko głupio by odpaść przez członka rodziny. No to Jakub, ja bym się już sprężał i przemeldowywał, spierdalał od tego trendowatego członka z rodziny, bo po prostu nawet nie będziesz wiedział, dlaczego, dlaczego dostaniesz po łbie, prawda, i, i wycofają się z rekrutacji, roki, Zmieniasz profilowe zdjęcie, unikasz pisania komentarzy, wrażliwe tematy itd. Powiem tak, jeżeli chodzi o tematy polityczne, to wcześniej czy później dostaniesz pod dupie, bo jeżeli ta formacja ci się obecna podoba, a nie podoba jakaś tam inna formacja, to za parę lat jak się roller coaster, roller coaster zmieni i nagle tamta formacja, y, obecnie zła, dostanie się, to na pewno niektórzy z twoich kolegów mogą ci obrobić dupę, że żeś lizał jak tej formacji, a potem będzie, że jesteś, czyli przykładowo mogą powiedzieć, że jesteś stary pisior, pisior, a, a o innym mogą powiedzieć, że jesteś jakiś zatwardziały platfus, prawda? Czyli raczej bym się nie udzielał politycznie, politycznie w jakiejkolwiek słusznej opcji, prawda. Jakąkolwiek słuszną opcję nie uważasz, że ona powinna rządzić naszym krajem nad Odrą, Nysą Łużycką i Wisłą, to, to raczej sobie odpuść, prawda. Kij w mrowisko możesz włożyć, mrówek nie nie nałapiesz, raczej nie masz, cokolwiek byś nie powiedział, to nie masz większego przełożenia na to, co, co tam na górze się dzieje, prawda? Wojtek Prałat, jaką można mieć wadę wzroku, aby cię nie odrzucili na komisji? Wojtek, nakręciłem na ten temat, cały film cały, weź poszukaj. Damian Dobra, Michał, dzięki Panu przeszedłem całą rekrutację, więc dzięki Panie Darku. Dobra, kurde kolego, muszę Cię pokazać. Tutaj Michał, nie, mam nadzieję, że mi nie cukrujesz. Nie, nie przypominam sobie, żebyś był z mojej elitarnej grupy, także Powiedz tylko, Michał, kto, ile razy zdawałeś, czy, czy Cię to coś zaskoczyło na tym Multiplusie, czy co Ci się z moich materiałów najbardziej przydało, prawda? Także dzięki Ci za jakiś taki komentarz. Przy okazji niedzieli mnie, mnie trochę, że tak powiem, podniosło się ego. Um. Wojtek, nie udzielam się politycznie, ale swoje zdanie mam, które zachowuję dla siebie. No dokładnie, no. Mówię, yy, teoretycznie policjant powinien być apolityczny, ale jeden z powodów, dla którego nie lubią policjantów jest to, że niestety wykonują, muszą oni wykonywać to, co Każe im rząd i wtedy wszelkie zło w policji, jest, wszelkie zło w rządzie jest przenoszone na policjantów, prawda? Aga, na takim etapie wszędzie tylko słyszę, że kobiet nigdzie nie, nie chcą i że to jest mega trudne dla kobiet, bo od siew jest odgórny na etapie oczekiwania na pierwsze egzaminy. Kamil 2805 kg i 186 cm wzrostu, lepiej schudnąć. Jeszcze trochę się starać, czy się starać do policji, czy mogę spróbować, bo mogą mnie wykluczyć ze względu na wagę. Kamil, oblicz sobie BMI, jeżeli masz mniej niż 30, to chyba spokojnie się kwalifikujesz, ale ja wiem, czy przy takiej wadze, przejdziesz test sprawnościowy. Nie potrafię ci. Yy, powiedzieć. Wojtek, też właśnie chciałem podziękować, bo nie przeszedłem za pierwszym razem, później znalazłem pana darmowy, darmowy, pana kanał i darmowe filmy wystarczyły. Także chcieć to móc, naprawdę, jak ktoś się przyłoży, to jest tyle tych darmowych filmów, że tam czwarte Multiego jak przeleci wszystkie, to znajdzie. Natomiast przypomniało mi się jedno, ponieważ ja jestem były wojskowy i jeżeli tutaj jest jakiś mundurowy, starszy szeregowy, sierżan czy jakiś inny, to serdecznie zapraszam na moją elitarną, ponieważ ale tylko dla mundurowych będzie jakaś specjalna oferta, prawda? Jeżeli nie jesteś mundurowy z wojska, to raczej Raczej, no raczej nic, dzisiaj nic ze mną nie ugrasz. Natomiast, jeżeli jesteś taki prawdziwy, prawdziwy mundurowy, zielony, czy jakiś inny mundur, ale z Wojska Polskiego, to chętnie cię, że tak powiem, chętnie, że tak powiem, cię, znaczy zrobić jakąś, jakąś zniżkę, prawda. Jeżeli nie wierzysz, że się ludzie dostają i bez szkolenia, i po szkoleniu, to proszę zobaczyć, jakie tutaj laudacje pod moim adresem. Osiem godzin temu Paulina, prawda, tutaj jakieś moje podziękowanie, prawda. Tutaj, o, natomiast tutaj Grzesiek Słoń dał mi taki bardzo ciekawy link z Dęblina poprzez Irak do policji. Ten facet był byłym wojskowym pilotem śmigłowca czy helikoptera i tak naprawdę nie polatał za bardzo w wojsku. Dopiero, że tak powiem, polatał sobie w policji, prawda? Czyli w policji więcej lotów góry, czyli latał trochę w górze, w toprze. Bezcenne doświadczenie, prawda? Powiem więcej, został członkiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Lotnictwa Podstawowego, jest instruktorem lotnictwa policji Soku, Bel, także. Także mogę Cię tylko tutaj, że tak powiem, zachęcić, jeżeli jesteś byłym wojskowym i uważasz, że w wojsku już osiągnąłeś wszystko, co możesz. Jeżeli jesteś obecnym wojskowym, to serdecznie Cię zapraszam, żeby tak jak młodszy inspektor, pilot Marcin, Marcin, Marcin, prawda, czyli 20, patrzę tutaj 90. 1998 ukończył szkołę, prawda, w Dęblinie i odnalazł się w policji, prawda. Proszę tutaj, kolega, kolega drugi, multi, zdane, prawda, także tutaj coś na wesoło, tutaj coś na wesoło. Także można się dostać i po materiałach bezpłatnych, jak tutaj dwóch czy trzech kolegów, jak i po materiałach, w które trzeba trochę zainwestować. Dobra, koledzy, lecimy dalej, bo widzę, nam się coś tutaj rozkręca. Tutaj jest cały czas sprawa sprawa tego zamieszkania, już momencik, jeżeli wyjdzie, że mieszkasz, to po prostu przyjdzie ci list, dyskwalifikujący, już dalej, dalej, już momencik, bo gdzieś, Norbi, Świętoszów, 10 brygada kawalerii, pancernej. Także Norbi widzę, że jesteś ze Świętuchowa, prawda? W Świętoszowie byłem. Powiem szczerze, jest to o tyle ciekawe, ciekawe miejsce, że jadę przez ten Świętoszów, a Amerykanie narodowości, że tak powiem Murzyńskiej, gdzieś tam po krzakach się chowali. Także cały czas tam się... Coś dzieje. Wojtek, jak wygląda szczepienie do policji? Czy jest obowiązkowe? Nie sądzę, żeby było obowiązkowe, w sensie obowiązkowe, ale na, na pewno jest z tak zwanych zalecanych, prawda? Aha, aha. Czyli te jak Roki, lepiej się zaszczepić i mieć święty spokój. Johnson Johnson też Okej, okay, jak się dostać do Inspekcji Transportu Drogowego? No, Cork City, pomyliłeś tutaj hangouty. Nie wiem, nie wiem za bardzo. Wiem, że jeden gość z Policji, tak, pamiętam taki, co w TVN-ach często daje wywiady, on z Policji dostał się do transportu drogowego, ale on już był jakimś tam wyższym oficerem Policji, prawda. Potem się tylko przekwalifikował, Ale właściwej procedury nie znam. Wiem, że są testy psychologiczne. A co więcej, to na razie mnie nie pytaj. Dobra, kochani. Słuchajcie, patrzę tutaj na zegar. O, nawet nam nieźle zleciało. Czyżbyśmy godzinę już sobie pogadali, to... To rzeczywiście, kurde... Nie, godzinę nie... 38 minut, prawda, zdrowo żeśmy sobie pogadali i do następnego razu, prawda. Tutaj podaję telefon, który ewentualnie już, nie odbiorę tym razem, ale będzie on na następną, na następny hangout. Także trzymajcie się, cześć, komentarz oczywiście poniżej, tam jakiś film. Tutaj chyba subskrypcja lub odwrotnie mówił Wasz Multiguru i nie wywoźcie pijanych do lasu. Może się to źle naprawdę skończyć. No jeszcze Wojtek, mój znajomy startował do policji w czasie rekrutacji, dostał mandat i dostał list, że postępowanie wstrzymane. Także nawet za taką pierdołę można wylecieć.